Ile warte jest cyberbezpieczeństwo Twojej firmy? W dzisiejszych czasach jest ono nie do przecenienia. Ze względu na to, że Twój biznes coraz więcej działa w internecie, masz coraz więcej zdalnych użytkowników, przestój Twojego biznesu jest uzależniony od infrastruktury IT, a co za tym idzie Twoje pieniądze i straty wizerunkowe. Kradzież danych lub przestój w działaniu Twojej infrastruktury IT może doprowadzić Twoją firmę do bankructwa. Vector Solutions